Koniec Aliexpress w Polsce. Trzy przesyłki pod rząd nie zostały do mnie dostarczone. Kurier Poczty Polskiej Pocztex nawet nie podjął próby dostarczenia przesyłek, ani nie telefonowali do mnie w tej sprawie. Otrzymałem powiadomienia, że mogę odebrać przesyłki na poczcie w Żabiej Woli, oddalonej ode mnie o kilka kilometrów, co jest poza moimi możliwościami, żeby tam dotrzeć. Telefonu nie odbierają na poczcie w Żabiej Woli, a po zgłoszeniu problemu Aliexpress poinformował mnie w serii korespondencji e-mail, że oddalili moją reklamację z odmową zwrotu pieniędzy za niedostarczone zamówienia. Podobnie jest z moim zamówieniem oleju słonecznikowego z Ukrainy, który zamówiłem i opłaciłem na polskim Allegro. Tego zamówienia Poczteks również nie dostarczył. Co w Poczteks robią z tymi przesyłkami? Niszczą je? Czy sobie przywłaszczają?